Mamy nowy 2018 rok, od dawna nie robiliśmy żadnych pokazów zielonkowych. widzieliśmy, że w tym roku musimy od takiego pokazu zacząć. Dlatego zaprosiliśmy firmę Unia, mieliśmy rolnika, który chciał, żebyśmy u niego zrobili taki pokaz. Specjalnie na ten pokaz zasiał żyto, potrzebuje go do zrobienia kiszonki dla swoich zwierząt. No więc spotkaliśmy się dzisiaj 12 maja i jesteśmy tutaj właśnie, pokazaliśmy cały cykl zbioru zielonki od koszenia poprzez przetrząsanie, zgrabianie, no i teraz na koniec oczywiście prasowi Jarka zrobiła nam na koniec baloty. W tym roku jako nowość pokazujemy Forter HSX 2018, w której zaszły dość znaczne zmiany. Zmieniło się wszystko w kabinie. Mamy nowe tablice rozdzielcze, mamy nowe skrzynie biegów wyposażone w eko, to znaczy, że przy 1750 obrotach na minutę osiąga 40 km na godzinę. Tego do tej pory nie było w zatorach. Dalej Forterra oferuje również amortyzowaną przednią oś napędową no i wszystkie, spełnia wszystkie normy i regulacje wynikające z wprowadzonej ostatnio normy Mother Regulation w Unii Europejskiej wzmocnione hamulce, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia oraz dźwignie i wyjścia ABS, przyczepach itd., itd. Wszystko to ta fortera już ma. Dodatkowo okleiliśmy, okleiliśmy ją w nową barwę, jak to już u nas w zwyczaju jest. Tym razem jest to matowy chrom. Myślę, że ten kolor również się spodoba podobnie jak poprzednia nasza biała perła. I ten ciągnik właśnie pracował dzisiaj z prasowijarką firmy Unia. Ze zgrabiarką zagregowany został Zetur Major 80 z ładowaczem Metal Fach, który właśnie koło nas tutaj przejeżdża. Mamy również przetrząsacz firmy Rozmital, z którym zagregowana jest Proxima HS100. Dodatkowo z kosiarką firmy Unia 3,2 metra Pracuje e, ciągnik Zetor Forterra HSX 140, ale rocznik 2.17, więc każdy kto chce może sobie porównać jaka jest różnica między tymi dwoma ciągnikami. Ten sam, a jednak jest zupełnie inny.